A wakacje nadeszły Dzisiaj to każdy do nas się śpieszy Dzisiaj hurtowo sprzedajemy perły Bo o to nam chodzi w koncercie Digi. Paleta kolorów Nie wbija dla chwili Dziewięciu tworów Nadchodzi z tymi Nie wiedziałem co się stało Gdy rano powiedziano mi o tym basie Dzwonią ziomale bo są już na trasie Dzisiaj się bawię bo jestem przy kasie Stoję pod sceną cały zajarany Walał te tony zakochane stany Przychodzi już czas Wchodzi i wyjebał za szybko szok Za szybko Ta noc będzie pełna alkoholu Razem z dymem, razem po co so daleko od domu Tak tu głośno, zaraz pękną mi będę w uszach Tak to dziś robimy, tak się digi rusza Witamy naszych ziomali na plaży Późną nocą księżyc, odbija się w tafli Ekscytacje ludzi, gdzieś słychać w oddali Mam przeczucie, że niedługo będziemy na fali Dziś w nocy będzie głośno Całe te poruszenie i wzruszenie Przyjmuję z godnością Jebać sen, ja już macham na to ręką Strzelamy w te cele, niczym first person Podaj mi mikrofon, będę dziś nawijał Przyjemnie Ostro jak zabijał I technicznie niczym Biggie Bo nadchodzi już ta chwila To jest właśnie digi I czas już zaczynać On a you in my bed